Nazywam się Piotr Januszko i jestem QA-managerem w PGS Software. Praca w PGS Software to ciągły rozwój. Szeroka gama technologii, jakie stosujemy i ilość różnorodnych projektów, które mamy z takiej perspektywy biznesowej sprawia, że cały czas mamy czego się uczyć. To mnie motywuje do tego, że mogę poznawać nowe rzeczy i za każdym razem mogę trafić na coś, czego nie znałem wcześniej, poszerzyć wiedzę w temacie, na który już nawet sporo wiem. Pozwala mi to używać narzędzi i frameworków do automatyzacji testów, lepiej je poznać. To, co najbardziej lubię przy nowych projektach, to tworzenie strategii testów strategii testów, które są szyte na miarę i na potrzeby danego klienta. Dzięki temu nie idziemy utartym schematem, a dostarczamy to, co faktycznie jest potrzebne i co dodaje największą wartość. Mam możliwość zahaczenia się o takie testy niefunkcjonalne, jak na przykład testy wydajnościowe, bezpieczeństwa czy użyteczności, czy mam możliwość poznania świata aplikacji mobilnych. Dzięki takim narzędziom jak radar technologiczny QA mamy możliwość śledzenia na bieżąco zmian jakie dzieją się na rynku, poznawania nowych technologii, sprawdzania ich, testowania i później wdrażania w projektach. Dzięki temu nie zostajemy w tyle i zawsze jesteśmy do przodu i na bieżąco. Duże grono testerów, które obecnie liczy już około 150 osób, daje też możliwość dość dużej wymiany wiedzy. Dzięki takim inicjatywom jak Gildia QA pracujemy i uczymy się razem. I nieważne, czy automatyzuje testy przy użyciu takich narzędzi jak Selenium, Cypress, Resta Short, czy Restsharp, czy piszę testy automatyczne w C-Sharpie, Javie, Pythonie, Javascripcie, czy jestem testerem manualnym, który testuje aplikacje mobilne, czy Jestem testerem, który pracuje aplikacje webowe. Nawet jeśli jestem jedynym testerem w projekcie, to zawsze mam do kogo się zwrócić i zawsze mogę liczyć na pomoc koleżanek i kolegów. Nie samym rozwojem technologicznym żyje tester. Dlatego to, co również przyciągnęło mnie i to, co sprawia, że dobrze pracuje mi się w PGS Software, jest możliwość rozwoju w obszarach miękkich. Takie role jak team leader, test lead czy QA architect dają mi możliwość łączenia zarówno ścieżki technologicznej, jak i tej ścieżki liderskiej. PGS Software to przede wszystkim ludzie i to dzięki ludziom pracuje się tutaj tak dobrze. Teraz w dobie pracy zdalnej, tego że rzadziej widujemy się w biurze, nadal mamy okazję się spotykać. Ciągłe integracje. Dają nam możliwość wyjścia razem, e, zabawy i trochę takiego odstresowania od codziennych obowiązków, co świetnie nastraja później do, do samej pracy. Zapraszamy Cię do naszego zespołu.